W tym wideo pokażę Ci jak dodać w prosty sposób napisy do Twojego filmu na YouTube. Wchodzę w pierwszy lepszy filmik bez napisów, klikam edytuj i pokaże Ci się taki widok. W prawym górnym rogu masz dostęp do napisów, klikam jeszcze raz, masz kolejne opcje, dodać napisy w opcji płatnej lub zrobić to samemu. Ja wybrałem język polski, możesz przesłać też gotowy plik, ale też opracować filmik na bieżąco, czyli utworzyć napisy w trakcie oglądania filmu. Łączysz przyjemne z pożytecznym. Czyli zaczynam tworzyć, po lewej stronie utworzyła się kolumna i w prostokąty wystarczy tylko wpisać tekst filmu. Puściłem wideo słuchając to co mówię i jednocześnie robię transkrypcję. Zabiera to nieco czasu, ale przy odrobinie wprawy możesz dojść do 6-7 minut pracy na minutę filmu. Jak zauważyłeś, to co wpiszesz z boku pojawia się na dole oraz na ekranie filmiku. YouTube ułatwia nieco sprawę, bo na dole widzisz grafikę fal dźwiękowych oraz masz jednorazowo jakieś 3 sekundy filmu do obrobienia. I teraz pokażę ci kilkadziesiąt sekund jak to wygląda w realu. Czerwony znacznik na dole możesz przesuwać i jednocześnie pokazuje na czerwono który fragment filmu robisz. i dochodzę do końca filmiku w tej chwili wpisuję call to action ale jak zauważyłeś pojawiły się też ekrany końcowe po lewej stronie w takim zielonym sweterku jest mój wizerunek zachęcający do subskrypcji w tym kółeczku po prawej kolejny film No zakończyliśmy, możesz sobie przeglądnąć to co zrobiłeś wygląda fajnie zapisało się to w wersjach roboczych, no nie usuwamy tej wersji roboczej, bo i po co, ale klikamy w opublikuj, no i do boju opublikował się język polski, prawda? Jak coś się mm, jeszcze pomyliłeś, możesz edytować, możesz coś tam dopisać, no próbnie dopiszę jedno jakieś tam dwa, trzy wyrazy, żebyś zobaczył na czym zabawa Polega, czyli powiedzmy, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Jeszcze raz yy, opublikuj zmiany. Daje Ci tutaj jakieś ostrzeżenie, że zastępujesz coś tam i masz gotową wersję. Kliknijmy w film, żeby zobaczył, jak to wygląda. Klikamy tu w napisy i widzisz. To co wymęczyłem to jest, ale powiedzmy chcę napisy na chwilę wyłączyć, napisy znikają, napisy się pojawiają, pojawiasz się i znikasz, mam na twym punkcie bzika. Także na tym w sumie kończę, mam nadzieję, że zrozumiałeś na czym polega dodawanie tych napisów, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.